Witam Sytkik serdecznie. Są my w Muzeum Morawskim Parku Etnograficznym w Zubrzyce Górnej w xix wiecznej chałupie w Białej Izbie. I z tej izby w imieniu dyrekcji i pracowników muzeum chciałabym wam złożyć no i serdeczniej se zycenia na zbliżające się święta wielkanocne. Niech Zmartwychwstały Chrystus wam błogosławi przyniesie Syczko, co dobre, a przyroda, co budzi się do życia, niech Wam zapewni pozywienie na cały rok. Weselcie się, radujcie się, a kiedy siadniecie do wielkanocnego stołu, niech ten stół będzie dlowo z łątorzym. Kiedy weźmiecie poświęcone jojko i się nim będziecie dzielić, Zycymy wam, żeby to dobro łozywiło się, żeby narodziło się na nowo i wesło do waszych dumów i wesło to dobro na wszystkie strony świata do każdej chałupki Kiedy spróbujecie święconego krzonu niech wam do krzepy i siły na drogę wasego zycia A baranek wielkanocny który symbolizuje Chrystusa, niech was prowadzi do zwycięstwa w każdej ziemskiej sprawie. Weźcie tyś kawałek chleba i kiedy będziecie się nim dzielić, niech ten chleb stanie się pokarmem dla wosej dusy, a jak wam spadnie na ziemię podnieście je z ucałowaniem i usanowaniem, tak jak to cenili nasi przodkowie. Weźcie ty z babkę, niech wam osłodzi życie, weźcie kiełbasy, weźcie bocku, weźcie siądry, niech wam to zapewni dobrobyt na cały świąteczny czas, ale i na cały rok. Nie zawoccie ty skosztować soli i ta sol niech Was schroni od psali jakiego zepsucia. No i tyś Posmarujcie sechle, z masełkiem domowym, poświęcone do zdrowio, Ale troszeczkę dostawcie, skowojcie, jakby trzeba było w roku w czasie choroby uzyć, żeby było, a poświęcone ceni cuda. No i nie zaboczcie, tys, że po tej niedzieli wielkiej nocy przypada poniedziałek wielkanocny. Śmigusz. Trzeba się iść po lodzie jak to zwyczaj nakazuje, weźcie wodę święconą. Polejcie się rodzinnie, żebyście byli zdrowi, a woda łocysco ze sytkiego złego, no i z łzyną na całe życie. Weselcie się, radujcie się, po Jezus zmartwychwstał. syćkiego wam bon dobrego.